Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Ciekawy problem, kiedy po przypadkowym zatrzymaniu za alkohol obligatoryjnym skierowaniu na badania WOMP wychodzi Ci nagle schorzenie błędnika i nie możesz odzyskać prawa jazdy zaledwie kategorii B, ale niezbędnego Ci do pracy. Witam Pana. W związku z moją sytuacją znalazłem na YouTubie Pana filmiki. Otóż w październiku zeszłego roku zostałem zatrzymany przez policję. Na badaniach wyszło, że jestem po użyciu alkoholu czyli 0,23 mg. Okres prohibicji zakończył mi się w kwietniu, 6 miesięcy, ale od tej pory nie mogę przejść badań lekarskich w WOMP. Byłem szczery, przyznałem się, że parę lat temu miałem ablację serca, musiałem zrobić holter, no i że miałem zawroty głowy dwa lata temu z powodu kręgów szyjnych, na który, na które chodziłem, przez które chodziłem na rehabilitację. Lekarz prowadzący zarządził badanie VNG, na których wyszło, że prawy błędnik jest nieco słabszy od lewego No Za co więc laryngolog WOMP? No tutaj na pieczące ma napisane foniatra audiolog Nie podpisał mi pozytywnego orzeczenia No właśnie przez niego borykam się z brakiem tego pozytywnego orzeczenia Mój laryngolog, do którego idzie z tymi wynikami po prostu się śmieje Także musiałem mieć jakiś wpływ, czymś zauroczyć tego lekarza WOMP-u. No bo ten mój nie widzi żadnych przeszkód Chodzi o prawo jazdy kategorii B, nawet robię tomografię głowy Co mam zrobić w tej kwestii? Jak dotąd sprawa jest zawieszona, bez orzeczenia, robię badania laryngologiczne Gdzie mogę? Byłem już u kilku laryngologów, no, czekam na ten tomograf, no, dla mnie to jest po prostu teatrzyk Staram się jednak być cierpliwy, choć straciłem przez laryngologa pracę. Do końca kwietnia miałem zawieszenie. Odpowiadając na to pytanie, no niestety, powtarzam jeszcze raz, nie można zlekceważyć badań WOMP. Często cię łapią za jedno, wychodzi drugie, tracisz prawko. I niestety wpadasz tutaj w taki tryb administracyjny i w zasadzie dla sprawy nie ma znaczenia kto ma rację, czy ty masz rację czy ten laryngolog, czy jesteś zdolny, czy niezdolny a bardziej chodzi o to czy wszelakie papiery, czy odwołania poszły w przewidzianym czasie No Teoretycznie jak sprawa się przeciąga możesz napisać jakąś skargę do dyrektora WOMP no, że ciągle nie ma orzeczenia no, jak ci dadzą to orzeczenie to możesz się odwołać do instytutów natomiast czy coś z tego wyjdzie? bardzo wątpię, oni się zawsze wytłumaczą bezpieczeństwem ruchu drogowego, koniecznością dogłębnego wyjaśnienia funkcji twojego błędnika, coś tam mówiłeś o zawrotach głowy. Natomiast ku przestrodze cała sprawa świadczy tylko o tym, że naprawdę nie warto jeździć w dzisiejszych czasach po alkoholu, za głupotę możesz stracić prawko, nawet prawko osobowe, a już o zawodowym CDE nie mówię. Na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj to wideo tutaj w komentarzach poniżej. Tradycyjnie zapraszam Cię tutaj na mojego wideobloga badania lekarskie kierowców.pl. Możesz tam zapisać się do newslettera. Opisuję tam podobne sytuacje. No niestety Ty nie jesteś pierwszą osobą, która straciła to prawko. Szczególnie boli prawko stracone przez głupotę za alkohol.